Dobry wieczór Państwu. Razem z Panem Prezydentem Miasta Biała Podlaska, Panem Michałem Litwiniukiem, witamy Państwa na kolejnej potańcówce miejskiej. Wielkie brawa, brawa dla Państwa za taką wspaniałą frekwencję. Jesteśmy przekonani, że ten dzisiejszy wieczór będzie wspaniało, wspaniałym wieczorem zabawy, integracji i przyjacielskich rozmów. Drodzy Państwo, pozwólcie, że z Panem Prezydentem przywitamy wszystkich członków Rady Seniorów, z Panem Przewodniczącym, Panem Arturem Arteckim. Witamy Pana bardzo serdecznie. Naszymi gośćmi jest również Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, Pan Rafał Izbicki. Witamy z małżonką. Witamy Pana, Panie Dyrektorze. Nie widziałem, ale jeżeli jest, to witamy gospodarza tego obiektu. pana yy, Panu Przewodnicząca Juka i wicedyrektora Anu yy, Andrzeja Sikonę. Dziękujemy serdecznie za użyczenie obiektu i za yy, pomoc w organizacji. Dziękujemy to również pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za przygotowanie tej yy, imprezy. Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, nastał nowy rok i yy, Pan Prezydent i yy, ja chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia i przekazuję mikrofon Panu Prezydentowi. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Równie gorącymi brawami przywitajmy pana dyrektora białskiego Centrum Kultury z Niedźwiega Kapelę. Jest nam bardzo miło już po raz drugi spotkać się z państwem na tej imprezie, o której jesteśmy przekonani, będziemy mogli mówić, że stała się nową białską tradycją spotkań środowiska seniorów, tych, odbywanych w najfajniejszej, swobodnej, sprzyjającej integracji atmosferze. Wszyscy mamy w ciepłym wspomnieniu tą pierwszą odsłonę naszych spotkań. Wspaniale się my również z Państwem bawiliśmy. Aż żałuję, pozwólcie Państwo, że już na początku sprawiedliwie swoją dzisiejszą, krótką obecność. Będę miał przyjemność wspólnie z małżonką towarzyszyć profesorom, rodzicom i uczniom IV Liceum Ogólnokształcącego podczas studniówki tegorocznych maturzystów, dlatego o chwili zabawy z Państwem dzisiaj będę musiał potowarzyszyć tym młodszym od nas, którzy dopiero będą uczyli się, jak bawić się tak wspaniale, jak my mamy w zwyczaju. Przyjmijcie. Może ja wtrącę, zapraszam. Zaprosi studentów czy specjalistów y, tutaj nie. wspólnie, no się pobawimy. No dobry pomysł, dziękuję za podpowiedź, Panie Dyrektorze, wystąpię z taką propozycję. Chcielibyśmy wspólnie z Panem Dyrektorem, pracownikami Urzędu Miasta Kubiańskiego Centrum Kultury, korzystając z okazji pierwszego naszego wspólnego spotkania na w Nowym Roku, złożyć Państwu najserdeczniejsze noworoczne życzenie. Niech w tym nowym roku nie brakuje nam wszystko tak jak ta dzisiejsza ale ładnie! towarzyski, radości, wesołego nastroju. Bo szczerze, że jesteśmy razem, że próbimy tak, hmm. ten czas spędzać wspólnie i wspólnie i tym urzyżeniem dołożyć drogę upominek do naszej Instytucji Kultury chcę wspólnie z Panem Dyrektorem Zbigniewy Kapelą i panem dyrektorem Rafałem Izbickim już zaprosić Państwa do najbliższych odsłon naszej artystycznej oferty dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Już 2 lutego w kościele świętego Antoniego o godzinie 17.30 przepiękny koncert Kolęd wykonają dla nas artyści e, grupy wokalnej Chwilka Maestro Ireneusza Parafinka powtórzę 2 lutego 17.30 Kościół Świętego Antoniego koncert Kolęd Kwinki. 14 lutego w Dniu Zakochanych w sali Biastur Centrum Kultury przy ulicy Warszawskiej 11 przepiękny koncert wykonają dla nas artyści drugiej ze zjawiskowych grup wokalnych. To jest e, nasz brews, który wystąpi dla nas o godzinie 18.00, a 24 lutego, Panie Dyrektorze, spoglądam na Pana Dyrektora, nastąpi otwarcie wystawy zdjęć zaproszonego do Białej Podlaski, do naszego Muzeum Artysty. Już jutro natomiast, ostatnia niedziela stycznia, i przy i przypominamy wspólnie z panem dyrektorem Rafałem Spiskim i pracownikami Muzeum Południowego Podlasia o naszych niedzielach za złotówkę. W styczniu możecie Państwo za złotówkę w niedzielę podziwiać kolekcję ikon w naszym Muzeum Południowego Podlasia. Natomiast w każdą kolejną niedzielę, tym razem lutego za złotówkę, będziecie Państwo mogli podziwiać kolekcję malowideł Koli. krótkimi życzeniami zmierzamy z panem dyrektorem do końca. jednym Chciałbym Państwa, życząc nam wszystkim wspaniałej zabawy, poprosić o przywitanie gorącym aplauzem tego zjawiskowego zespołu, który już pokazał nam, jak wspaniale będzie nam przygrywał. Zespół Kawę. Wspaniałej zabawy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Jak najczęstszych takich wspólnych spotkań.